Jeszcze ja ja byś nie chciał wiele, co odpieczysz. Czyś jak na twoją duszę? To ja przyciekam na twoją duszę.